Dzisiaj obchodzimy dzień numeru 112, bo to i jedenastka, i dwójka. Od wielu lat Parlament Europejski zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o tym numerze telefonicznym. To wyjątkowy numer, obowiązuje w 28 państwach członkowskich ten sam numer, po to, żeby dzwonić w sprawach ważnych, zagrożenia zdrowia czy życia ludzi, bezpłatnie, zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Wtedy, kiedy naprawdę potrzebna jest szybka pomoc, czy straży, czy policji, czy czy, czy służb medycznych i dzisiaj, kiedy ludzie masowo podróżują w Europie, bywają w różnych miejscach, w różnych sytuacjach, bardzo ważne jest, aby mieli świadomość, że niezależnie skąd przyjeżdżają, niezależnie jakim językiem mówią, mogą bardzo szybko wezwać pomoc i wszyscy powinni ten numer znać, i dzieci, i młodzież, i seniorzy, czyli wszyscy, którzy mogą podróżować, czy podróżują po Europie, ponieważ nie jednej osobie już ten numer właściwie użyty uratował życie.